Mała Foczka, Marcin Bill. Mała Foczka mieszkała sobie razem z tatą i z mamą i było jej bardzo dobrze. Mama zajmowała się praniem i sprzątaniem i gotowaniem i bawiła się z Foczką. Foczka rosła, nauczyła się mówić, a nawet zaczęła chodzić do przedszkola. Tata także bawił się z poczką, kiedy tylko nie pracował. Jednak wszystko wkrótce się zmieniło. Na świat przyszedł mały braciszek Foczki. Nazywał się Cuduś. Foczka na początku myślała, że będzie się bawić z Cudusiem, ale Cuduś był bardzo mały, dużo spał, a kiedy nie spał, głośno krzyczał i płakał i mama cały czas się nim zajmowała. Od tej pory mama nie miała już czasu dla fotki emmy, a tata jakoś więcej pracował, a po pracy był bardzo zmęczony i kiedy fotka chciała się z nim bawić, mówił, że nie ma czasu i musi się na chwilkę położyć albo zrobić coś bardzo pilnego. Pewnego ranka foczka postanowiła, że wyjdzie sama z domu. Nigdy tego wcześniej nie robiła. Zawsze chodziła na spacery razem z mamą albo z tatą. Wykorzystała moment, kiedy mama była zajęta małym braciszkiem i wyszła. Nie bardzo wiedziała, dokąd iść. Znała tylko swoją najbliższą okolicę. Wokół były drzewa, duży park. Postanowiła iść po prostu przed siebie. Była bardzo zła, bo mama i tata nie poświęcali jej tak bardzo dużo uwagi, jak kiedyś. Pomyślała, że gdyby była jakimś innym zwierzątkiem, Wtedy być może miałaby mamę i tatę tylko dla siebie. Poszła w stronę lasu. Kiedy zbliżyła się do drzew, zauważyła skaczące po drzewach wiewiórki. Wiewiórki były dwie. Jedna była ruda, a druga ciemna zielona. Kiedy ją spostrzegły, podbiegły do niej i roześmiane zapytała. A to robisz, Foczko, gdzie jest twoja mama, gdzie jest twój tata? Foczka powiedziała smutnym głosem. Moja mama jest bardzo zajęta, a mój tata jest w pracy, a ja nie mam się z kim bawić. Czy mogłabym zostać wiewiórką? Wiewiórki popatrzyły na siebie i głośno się roześmiały. W oczce zrobiło się bardzo przykro i zapytało, dlaczego się śmiejecie? Hihi, powiedziała wiewiórka Nie możesz być wiebiórką. Jesteś foczką. Każdy rodzi się tym, kim jest. Nie można potem się zmienić w kogoś innego. Święki są świękami, kurki są kurkami, konie są końmi, a wiewiórki są wiewiórkami. Nie może tak być, że jest inaczej. I pobiegły się bawić do lasu. Foczka nie była nauczona bawić się w lesie, dlatego poboczą sobie z powrotem. Idąc w drugą stronę, dostrzegła parę kotów. Małe kotki biegały tu i tam, rzucały się na trawę, miauczały głośno i dobrze się bawiły. Foczka podeszła do nich i powiedziała miał, miał. Kotki popatrzyły na nią ze zdziwieniem. Jeden z nich prychnął. Foczko, co ci się stało? Dlaczego miałczysz? Foczka odpowiedziała: Nie jestem Foczką, tylko jestem kotkiem. Koty patrzyły na siebie i jeden z nich podrapał się po głowie. No tak, ale nie masz takiego futerka jak my, ani takich wąsów jak my, ani takich pozorków jak my, oni nie, pijesz mleka i nie robisz tych wszystkich rzeczy, które robią koty. No a poza tym masz ogon. Jak ryba. Miam, miam, powiedział jeden z kotków. Foczka popatrzyła na nich, zdezorientowana, a potem spojrzała na ogon. Faktycznie, mam ogon. Hm. Może powinnaś poczekać czegoś bliżej wody powiedział jeden z, kot, z kotów z namysłem Foczka posłuchała tej rady i podążyła w stronę pobliskiego stawu kiedy dotarła nad staw zobaczyła, że wokół niego pluskają się żabki małe zielone żabki pluskały się wesoło rechotały i skrzeczały. Mała Emma postanowiła się do nich przyłączyć. Udało się jej wydobyć mały rechot i żaby spojrzały na nią. — Hej, kto ty jesteś? — powiedziała jedna z żab. Jestem żabką — powiedziała foczka. — Hej, ale przecież żaby tak nie wyglądają. Coś kręcisz, powiedziała druga żaba, drapiąc się po głowie. E tam, ale może nie że jesteś żabą. Chodź poskocz razem z nami. żaby zaczęły skakać naokoło. Jednak wtuczka nie umiała skakać i wkrótce się zmęczyła. Zniechęcona. Tymi próbami odwróciła się i poszła w stronę domu. Po drodze pomyślała sobie, że bardzo trudno jest być jakimś innym zwierzątkiem. No ale co ma teraz zrobić? Wróci do domu, a tam znowu będzie jej mały braciszek. I on będzie ciągle zajmował mamę i tatę i nikt się nie będzie z nią bawił. Kiedy weszła do domu zobaczyła, że mama czeka na nią z uśmiechem. Nigdzie nie było widać ich małego braciszka. Za to z drugiego pokoju dobiegł głos: babci. Kochani już się zajęłam małym braciszkiem. Teraz macie czas tylko dla siebie. Mama uśmiechnęła się do małej w i powiedziała kochanie wiem, że masz małego braciszka i on jest jeszcze za mało, żeby się z tobą bawić ale już niedługo urośnie i będziecie mogli razem się bawić i robić różne fajne rzeczy a dzisiaj pomoże nam babcia i jutro i pojutrze dzięki temu będę miała więcej czasu dla ciebie i będziemy mogli Nadrobić zaległości. Fuczka bardzo się ucieszyła, pobiegła do mamy i ją mocno przytuliła. Mamusiu, mamusiu, powiedziała drżącym głosem. A już myślałam, że nigdy nie będę się mogła z wami bawić i że już zawsze będziecie się musieli tylko zajmować moim małym braciszkiem. Mama wtuczki roześmiała się, wzięła ją na ręce. I razem bawiły się do wieczora. Koniec.